niebawem debiutująca gra będzie najlepszą osoną Battlefield 2042, a zanim trochę opowiem, to pragnę poinformować, że nowe filmy będą pojawiać się w tendencji 1 do 2 w miesiącu. W głównej mierze wynika to z życia prywatnego, obowiązkami jakimi są praca czy szkoła. Nadmienię także, że filmy ogląda tylko 30,8% osób, które subskrybują mój kanał, a pozostałe 69,2% to osoby, które mnie nie subskrybują. W każdym razie zachęcam, wiecie co macie robić. Przejdźmy do sedna, także cześć, ja Jestem Oliver i dziś trochę ci opowiem. Co jeśli bez najmniejszego wahania, powiem ci, że debiutująca seria Gier Battlefield 2042 to znakomita propozycja, o ile nie hit. Gra oficjalnie wyjdzie, o ile nie nastąpią zmiany. 19 listopada. A prezentowany Świat Roku w grze to rok 2042. Owszem, nieco trudniej jest sobie teraz wyobrazić, co będzie za 27 lat, lecz wiadomo, że w grach idzie to przestawić jak się chce. Ograłem dobre 3 godziny i moje pierwsze wrażenie jest pozytywne, a nawet pozytywnie zaskakujące. Najnowocześniejsza, Arsenał szczegółowa zmiana menu, interfejsu, grafiki czy nawet warunków atmosferycznych świadczy o tym, jak doskonale z sobą jest to wszystko spójne. Można podzielić grę na tak jakby trzy tryby. Mowa tu o Old Orpher, nie umiem tego słowa wypowiedzieć, w którym może grać aż 128 graczy. Battlefield Portal, w którym mamy możliwość zmieniania zasad wojny czy konstruowania różnych rzeczy. A ostatni najbardziej obiecującym trybem jest Battlefield Hazard Zone, który jest nowym trybem i zupełnie otwartymi mapami serii gier Battlefield. Perfil. Mimo to, że gra jest niemalże jak na stan open beta perfekcyjna, jest kilka dorbojazdów, na które będzie trzeba wypuścić łatki. Do minusów należą. W wersji beta nie działa mapa. Opony podczas jazdy niemal w połowie są pod ziemią. Gdy rakieta startuje, gra zatrzymuje się, a gracze przestają grać. Otworzenie ognia w czasie burzy jest takie samo jak bez niej. I jeszcze kilka by się tych błędów znalazło ale warto wspomnieć, że więcej jest zysku czy rzeczy na plus niż tych dobrazgów, które na pewno zostaną naprawione. Nie pod względem samego aspektu gry twórcy się szanują, bo pod względem cenowym również. I to dokładnie ta sama sytuacja jak w przypadku Battlefield 5, gdzie cena była bardzo mocno przesadzona. Cena gry standardowej w wersji wynosi niespełna 269,90 zł to jeden z takich mocniejszych minusów, bo wiadomo, że osoby, które chciałyby zagrać w tę grę nie mając tak dużych funduszów od razu, no nie mogą sobie pozwolić na taki finansowy względem gry. Cenę, jak Jaki prywatny komentarz na temat tej osłony gry pozostawiam teraz wam, bo ja wyraziłem tylko swoją refleksję na ten temat i pamiętajcie, że wy takiej samej mieć nie musicie. Słyszymy się już niebawem, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.